Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej. Każda z tych liczb znajduje się w prostym nawiasie oznaczającym wartość bezwzględną. Dla przypomnienia, wartość bezwzględna to odległość danej liczby od zera. Mówiąc prościej, jeśli liczba jest ujemna to staje się liczbą dodatnią, a liczba dodatnia pozostaje sobą. Uporządkujmy te liczby. Pierwsza to wartość bezwzględna 5. Jak daleko od zera znajduje się 5? Ile pozycji dzieli 5 od 0? 5. Narysuję oś liczbową. Tu jest 0, tu jest 5 i ta odległość wynosi 5. Wartość bezwzględna 5 to 5. Następna wartość, którą mamy uporządkować, to wartość bezwzględna wyrażenia 9-7. odjąć To jest to samo, co wartość bezwzględna 2, bo 9 odjąć 7 równa się 2. 2 leży dwie pozycje od zera, więc to po prostu 2. Liczba dodatnia się nie zmienia. Wartość bezwzględna 2 to 2. Dalej mamy… Wartość bezwzględną wyrażenia 5 odjąć 15. 5 odjąć 15. 5 odjąć 15 równa się –10, więc to jest to samo, co wartość bezwzględna –10. Istnieje prosta zasada. Liczba ujemna staje się swoim dodatnim przeciwieństwem. Minus 10 zmienia się w 10. Gdybyśmy umieścili ją na osi liczbowej, byłaby gdzieś tutaj. Trzeba by wydłużyć oś. To 10 pozycji na lewo od zera. Tyle wynosi wartość bezwzględna. Następnie mamy wartość bezwzględną zera. Wartość bezwzględna zera. 0 jest w zerowej odległości od zera, dlatego jego wartość bezwzględna to 0. Na osi liczbowej leży tutaj. Znajduje się w punkcie wyjścia. Ostatnia liczba to wartość bezwzględna minus 3. Wartość bezwzględna minus 3. To trzy pozycje na lewo od zera, albo po prostu… usuwamy minus. Odpowiedź to 3. Zapisaliśmy wszystkie wartości jako liczby naturalne, więc możemy je uporządkować. Która z tych liczb jest najmniejsza? Ta jest najmniejsza. Wartość bezwzględna zera. Zapiszmy. Wartość bezwzględna zera. Która jest następna? Wychodzi na to, że 2. To wyrażenie. Wartość bezwzględna wyrażenia 9-7. odjąć Zapiszmy. Co dalej? Tu mamy 3, a dalej 5 i 10. Kolejną liczbą będzie więc to 3, czyli wartość bezwzględna minus 3. Zapiszmy. Następna liczba to 5, czyli wartość bezwzględna 5. A największa jest liczba 10, czyli wartość bezwzględna wyrażenia 5-15. odjąć Zadanie wykonane.